Witam cię bardzo serdecznie, dzisiaj poruszę temat chorób psychicznych, a prowadzenia samochodu, czy chorób psychicznych, a jeżeli masz prawo jazdy, skierowania cię w różnych okolicznościach do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, aby sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, i, jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami, ponieważ w krótkim czasie dostałem dwa takie, nazwijmy to maile, dwa listy, w których osoby chore na tak zwaną chorobę dwubiegunową, choroba afektywna dwubiegunowa, nagle napotykają na pewne trudności i pod wpływem różnych sytuacji, zarówno związanych z pojazdami, jak i niezwiązanych z pojazdami są kierowane na badania. I pierwsza osoba, choroba zdiagnozowana dwa lata temu, zaczęła mieć problemy z prawem, niestety jakieś kradzieże, podrabianie dokumentów oczywiście potem sprawa karna, próba samobójcza, hospitalizacja w szpitalu dla psychicznie chorych. No, choroba afektywna dwubiegunowa ma to do siebie, że jest okres tej takiej pobudzenia, potem jest jakiś tam okres normalności, ale niestety potem idzie okres depresji. Ech. Potem oczywiście leczenie psychiatryczne i niestety niedawno ta osoba otrzymała pismo z Wydziału Komunikacji o konieczności poddania się badaniom związanych z chorobą psychiczną. I żeby to było, że tak powiem, poważniej, to skierowała to prokuratura. I tutaj zwróć uwagę, z żadnych spraw związanych z ruchem drogowym nigdy wypadku, nigdy kolizji, nigdy tam żadnego mandatu. Zawsze ta osoba jeździła zgodnie z prawem, z przepisami prawa. Nie ma alkoholu, nie ma narkotyków, nie ma papierosów. A tutaj, bum I w zasadzie ta osoba pyta, czy może utracić prawo jazdy, czy nie może, prawda? i Bądź mądry, co tutaj odpowiedzieć. Druga osoba. Tutaj przypadek troszeczkę już jednak związany z tym prawem jazdy, ponieważ oprócz tego, że była chorobą, że tak powiem, Oprócz tego, że była y, chora na tą dwubiegunówkę, to niestety przy okazji y, no, jechała pod wpływem marihuany. Tam jakaś tam była sytuacja, że te, y, policja złapała, badała. Natomiast były sprawy formalne, że podobno nie pobrano badania krwi, potem jednak się okazało, że te wyniki krwi się znalazły i też w zasadzie nie wiadomo co robić. I tak, jeżeli jesteś osobą właśnie, która ma taki problem, to chciałem ci powiedzieć parę zdań, na czym polegają badania osób które mają problemy psychiczne i te badania oczywiście Albo przeprowadza taki lekarz jak ja, albo Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oczywiście trzeba zacząć od rozporządzenia Dziennik Ustaw prawda 1659, załącznik nr 4 Oczywiście to rozporządzenie się cały czas tam aktualizuje, jakieś drobiazgi ale generalnie są to szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie i tutaj mamy też wymieniony w zakresie stanu psychicznego. prawda? Tutaj nie będziemy się zajmowali alkoholem i tak dalej, ponieważ nie wszyscy tu mają problem z alkoholem. I oceniając stan zdrowia takiej osoby w zakresie stanu psychicznego uwzględnia się. Poważne zaburzenia psychiczne wrodzone, spowodowane chorobą lub spowodowane chorobą urazem, operacją neurochirurgiczną, prawda? No, jest logiczne, że jeżeli masz tam powiedzmy udar niedokrwienny lub kwotoczny mózgu, masz jakąś operację na mózgu, no to różne mogą być twoje losy, prawda? Po takiej operacji Nawet jakiś nowotwór niezłośliwy Histologicznie, ale złośliwy miejscowo Wycięta jakaś część tam ośrodkowego układu nerwowego czyli mózgu Są problemy, prawda? Poważny niedorozwój umysłowy Tutaj prawdopodobnie by trzeba się oprzeć też na opinii psychologa, prawda? Poważne zaburzenie zachowania spowodowane wiekiem lub zaburzenia osobowości mające negatywny wpływ na ocenę sytuacji, zachowanie lub zdolności adaptacyjne, prawda? Czyli z wiekiem niestety nawet u takiego dżentelmena jak ja troszeczkę się rozwijam miażdżyca, a człowiek już nie jest taki bystry jak kiedyś. Ale mówię, może nas rozwinąć się taki zespół psychoorganiczny i taki kierowca, niestety, starszy wiekiem stanowi zagrożenie, prawda? I yy, ważny tu jest punkt czwarty. W przypadku istnienia u osoby badanej zaburzeń, o którym mowa w ustępie trzecim, czyli to jest ten ustęp trzeci, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych. Jeżeli wskazuje na to opinia specjalisty w dziedzinie psychiatry lub psychologa oraz osoba ta przeprowadza regularne, kontrolne badania lekarskie właściwe do, dla każdego przypadku. Prawda? Czyli nie jest napisane, że lekarz uprawniony do badań kierowców musi orzec, ponieważ jest napisane, że można orzec. Niestety no, musi być opinia lekarza z psychiatry. Prawdopodobnie lekarz uprawniony do badań kierowców zrobi jeszcze opinię, zleci opinię psychologa. No i musisz się regularnie leczyć, być pod regularną opieką, prawda? No i to, jakby to powiedzieć, z polskiego. Czyli sprawniczego na polski. Jeżeli pójdziesz się badać, to bądź przygotowany. Miej tą opinię od psychologa. Miej, miej tą opinię od psychiatry. Yy, na pewno będzie tutaj wzięte pod uwagę yy, objawy uboczne leków, które zażywasz. Psycholog oceni Twój refleks, tw Twoje czasy reakcji, Twoją osobowość. I tylko pozostaje być dobrej myśli, prawda? Tylko pozostaje być dobrej myśli, prawda? Jak Patrzę jeszcze tylko, czy coś, coś tutaj piszę. Patrzę. Ponieważ jeszcze właśnie mówię, jak bierzesz te leki, to tutaj musisz wziąć pod uwagę ten, ten ustęp 12, czy punkt 12. W przypadku regularnego stosowania produktu leczniczego, który u osoby badanej obniża zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami, stwierdza się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Czyli leczenie też może być problemem. Dobrze. Ej, myślę, że to wszystko, co miałem na temat do powiedzenia odnośnie chorób psychicznych, prawda? Jeżeli ty masz coś do powiedzenia, to no możesz tutaj możesz napisać coś na czacie, to chętnie odpowiem na takie twoje pytanie. Natomiast jeżeli nie będzie nic ciekawego, to po prostu kończymy dzisiejszą transmisję. Parę zdań na temat sukcesów czy pracy mojej przychodni. No i wszystko mi się rozkręca. W pewnym sensie pomaga mi też sezon urlopowy, ponieważ, yy, ponieważ mam dwójpółletniego synka, za bardzo nie jestem w stanie pojechać na wakacje. Czyli, siłą rzeczy, człowiek pracuje jak pracuje, to przychodzą do mnie osoby, które normalnie badały się w innych przychodniach. No i yy, ostatnio duży napływ lotników, lotników pierwszej klasy, czyli takich komercyjnie zajmujących się lataniem. No niestety yy, te osoby niejednokrotnie próbowały się umówić w przychodniach, czy w centrach medycznych, bliżej miejsca zamieszkania. Lekarzy orzeczników nie ma, lekarze są na wakacjach. No i chcąc, nie chcąc, przyjeżdżają do mnie, prawda? Z jednej strony się cieszę, ponieważ na pewno parę groszy jest więcej, paru ludziom więcej pomogłem. Firma staje się coraz bardziej sławna czy słynna w okolicy i nie tylko. No natomiast troszeczkę jest to kosztem swojego zdrowia i czasu, ponieważ niestety Trzeba, trzeba troszeczkę popracować. Piotr Ciborski, witam, panie doktorze. Ma prawo, mam prawo jazdy w kategorii B już 5 lat i będę chciał przedłużyć prawo jazdy. W stopień umiarkowany, upośledzenie umysłowe. Czy będę miał problem u lekarza? A zdałem jako osoba niepełnosprawna. I napisałem u lekarza czy lekarz podbije mi badania? Jestem czynnym kierowcą. No, tak jak powiedziałem, w najgorszym razie yy, znaczy na twoim miejscu, jeżeli chciałbym mieć stuprocentową pewność przejścia tych badań po prostu Poprosiłbym jakiegoś psychologa transportu o opinię, że twoja jakaś ta mimo wszystko umiarkowane upośledzenie jest na tyle umiarkowane, że pozwala ci bezpiecznie prowadzić pojazdy mechaniczne i jednocześnie nie będziesz stanowił zagrożenia tam dla innych osób, prawda. Natomiast Jaki będzie wynik? No nie jestem czarodziejem, prawda? Każdy lekarz decyduje dopiero po zbadaniu pacjenta. A, a nie polega to na tym, że ja dam poradę na podstawie trzech zdań w internecie, prawda? Tutaj kolega Bully Gamer. Takie pytanie mam. Czy do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych wymagane jest widzenie przestrzenne? Zmiana rozporządzenia parę lat temu spowodowała to, że zarówno kierowca zawodowy, motorniczy tramwaju, pojazd uprzywilejowany, instruktor nauki jazdy, taksówkarz, egzaminator nauki jazdy, nie muszą mieć widzenia przestrzennego, ale jest parę warunków. Widzenie, widzenie zmierzchowe, widzenie yy, wrażliwość na olśnienie, badanie kontrastu. no Jest tam trochę warunków. To nie jest tak automatycznie, że yy, jak nie masz tego widzenia przestrzennego, to no, a coś tam widzisz, to możesz przejść badania, prawda? Pole widzenia jest tutaj ważne. No, są to raczej takie szczegóły techniczne dla, dla lekarzy niż do prostego wyjaśnienia na hangoutcie internetowym, prawda? Także tutaj panu Piotrowi mogę tylko pogratulować, że yy ma już to prawo jazdy kategorii B od 5 lat, jeżeli jeździł, nie zrobił wypadku, jeżeli ta niepełnosprawność umysłowa, jeżeli to upośledzenie umysłowe dalej jest no, na takim jakimś niskim stopniu, że ułatwia przejście. Ułatwia, znaczy, że tak powiem, nie, nie utrudnia, nie, nie jest problemem przyjeżdżeniu, no to tylko pogratulować. Dobra kochani, słuchajcie, na tym kończę. O, tutaj kolega dopisał coś tam. Powiedziałbym, że to mój jedyny problem ze wzrokiem plus okulary, ale tylko minus 0,75 na jednym oku. Może inaczej z dużym prawdopodobieństwem przejdziesz. Napisz mi tylko, o jaki tu jeszcze pojazd uprzywilejowany chodzi. Czy to jest karetka, czy... czy, czy... No bo policja, policja raczej na wejściu nie dopuszcza yy, Policja raczej na wejściu nie dopuszcza osób z brakiem widzenia obłocznego. Jeżeli bez problemu przechodzę badania na kategorię A, powinienem też teoretycznie móc zrobić to, co pan wymieni. No Teoretycznie tak, prawda? Teoretycznie tak. Tylko na kategorię A nie ma badania na olśnienie, nie ma badania widzenia zmierzchowego, nie ma badania psychologicznego, prawda? Czyli teoretycznie rzecz biorąc tak, teoretycznie. Ale mówię, życie różne zna przypadki. Nawet po to są odwołania, prawda? Czy czy, czy możliwość odwołań, i to aż do chyba dwóch instancji, że, że, że lekarze też niestety tam podejmują różne decyzje. A tak z czystej ciekawości pytam, czy można e, czy szukam sobie jakiegoś nowego zajęcia. No, to i dobrze. Jak to jest teraz z pracą powyżej 3 metrów? No, dokładnie to samo. Kiedyś, że tak powiem, nie miał widzenia obłocznego. Nie miał szansy bycia murarzem na wysokości. Często tam jakieś osoby zaczynały budownictwo, szkołę, jakąś politechnikę, budownictwo i potem nie mógł wleźć na drabinę. Bo go, bo go nikt nie dopuścił. Teraz jest tam naprawdę przepisy już zrobiły się dosyć liberalne. Prawda? Czyli totalnie głuchy, może jeździć pojazdem kategorii C, prawda, czy C plus e. Kierowca autobusu musi coś tam słyszeć, prawda. No tak. Nazwijmy to. <grym> Bully Gamer, były jakieś zmiany, nie wiem jak to się skończyło. I już nie zawracam głowy. Dobra. Słuchajcie kochani, na tym kończę. Jak masz coś do, jeszcze do dodania, ale oglądasz w powtórce, to wszystko już yy, robisz w komentarzu do tego wideo. No i oczywiście tutaj gdzieś będzie tam subskrypcja kanału, kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce.